Cześć wszystkim, na Was w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj będę rysować siebie w różnych stylach rysunku. Zapraszam! U Was to może nie za bardzo widać, ale ja już tutaj sobie podzieliłam to na takie rubryczki. Na początku narysuję siebie w swoim stylu, a później będą inne i będę Wam o wszystkim mówić. Jak na początku rysowałam siebie w swoim stylu, to nie kierowałam się żadnym innym stylem. Tylko narysowałam siebie tak, jak ja bym to zrobiła, po prostu tak, jak uważam siebie, że jak ja wyglądam. Tak, jak było w mojej wyobraźni, znaczy nie tak, jak w mojej wyobraźni, tylko po prostu jak wiedziałam, na jakim poziomie ja rysuję i właśnie to tak narysowałam w moim stylu do końca. Nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć, ale no, na przykład nie kierowałam się żadnym styl mangi, ani czegoś innego, tylko właśnie to narysowałam tak, jak jest mój styl. Teraz będę rysowała siebie w stylu niesamowitego świata Gambola. Ten odcinek bardziej powinien się nazywać Rysuję siebie w różnych bajkach, ponieważ będę tutaj rysować siebie właśnie w różnych bajkach. Znaczy, wiem, że to dziwnie zabrzmiało, ale tak. I tutaj właśnie będę po kolei siebie robiła w różnych stylach bajkowych. Na początku będzie niesamowity świat gambola później mam atomówki, a na końcu Wings, a później będę mogła zrobić kolejne cztery jakby postacie. Tylko jeśli zostawicie dużo łapek w górę i jeśli napiszecie na ten temat komentarz. A teraz będę siebie rysować w stylu atomówek. Jak coś, to nie zwracajcie uwagi na dalsze prace, ale po prostu mam strasznie rozmazane, ponieważ mi się skończył dziękopis i musiałam wszystko robić żelopisem. Ok, teraz będę rysować siebie w stylu Wings. Tutaj ogólnie kierowałam się tymi starymi bajekami, które kiedyś oglądałam, no może nie wszystkie są takie stare, ponieważ wczoraj niesamowity świat Gumbola to jest jedna bardziej z nowszych bajek, znaczy nie chodzi mi o to, że jest nowa jakaś tutaj, co wyleciała jakieś miesiąc temu czy coś, ale chyba jest najnowsza z tych wszystkich tutaj, no i jeszcze atomówki. Tutaj Wings to nie wiem, ale to oglądałam kiedy byłam mała, więc no na pewno nie jest takie nowe. I tak się prezentuje nasza ostatnia praca. ok, moi drodzy, więc jak się prezentuję w tych różnych czterech stylach jeśli chcecie kolejną część będzie tutaj się znajdować to koniecznie piszcie w komentarzu ogólnie to już stwierdziłam, że kończę, bo zobaczcie nie mam dzienkopisu dobrego i mam tylko do dyspozycji żelopisy i ciągle się rozmazuje rysunek dlatego no nie będę robić już więcej ale jak zakupię to z pewnością zrobię wam taką drugą część a na razie tak się prezentuję ja w różnych stylach myślę, że całkiem fajnie to wyszło i fajny pomysł na odcinek koniecznie, zostawcie łapkę w górę i suba na kanale i widzimy się na następnym odcinku, pa!